Yeah, yeah, huh, huh, huh, yeah. Robię ten hajs. Wszyscy huh. pytają mnie o co mi chodzi ja yeah, yeah. Sip, sip, walk hard Dzisiaj Ey. mi mordy zaszkodzi yeah. Bo to tak zwana kodejna, Bo jedyne co mi wzięła Płynie to adrenalina Pojawiam się, no i znikam Robię ten hajs Wszyscy pytają mnie o co mi chodzi ja Sip, sip, walk hard Dzisiaj mi mordy zaszkodzi Bo to tak zwana kodejna, Bo na co mi wzięła Płynie to adrenalina Pojawiam się, no yeah. yeah, yeah. yeah. się, no i znikam ja. Yeah. ja to by w plecy nóż, Sam się przekonałem Ale wygrałem, ale wygrałem, ale wygrałem. Na skroniska pywa pod. Czy yeah, pytają, yeah, gdzie ten sort yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ej, ej, ty mówisz, że ziomych załatwa mi fraudie yeah. Ciekawe co powie, na to sąd yeah. Iż tam, gdzie twój dom Słuchaj głosu serca Nie słuchaj porad, bo twoja kariera przyjdzie Jeszcze pora I Ancesko Robię ten hajs Wszyscy pytają mnie o co mi chodzi yeah, yeah. Sip, sip, walk hard Dzisiaj Ey. mi może zaszkodzi yeah, Bo to tak zwana kodeina Bo jedyne co mi wzięła Płynie to adrenalina Pojawiam się, no i znikam yeah, Robię ten hajs Wszyscy pytają mnie o co mi chodzi yeah, yeah. Sip, sip, walk hard Dzisiaj Ey. mi może zaszkodzi yeah, Bo tu tak zwana kodeina Bo na co mi wzięła Płynie to adrenalina nie będę to miał czemu bo bo to tak bo to